Nauczyliśmy się już oglądać pliki przy pomocy np. LESA, ale oprócz oglądania plików przydatna jest też umiejętność ich edycji, czyli możliwość modyfikacji zawartości takiego pliku. Najbardziej zaawansowanym edytorem, którego obecność gwarantuje nam standard POSIX określający właśnie czym jest uniksowy system operacyjny, jakie wymagania powinien spełniać i tak dalej, jest V. Pomimo, że jest to najbardziej zaawansowany edytor, którego obecność gwarantuje standard, nie jest on bardzo wygodnym edytorem, dlatego dużo częściej używa się jego rozbudowanego klonu pod nazwą Vim. Na wielu systemach również sam VI odpala Vima niekiedy w trybie kompatybilności z VI, a niekiedy nie. Oczywiście oprócz Vima często mamy wiele innych edytorów. Zarówno prostszych, o mniejszych możliwościach, ale bardziej przyjaznych użytkownikowi, jak też podobnie zaawansowanych i skomplikowanych, zarówno pracujących w trybie tekstowym w terminalu, jak i pracujących w środowisku graficznym. Jednak jako, że Vim jest standardem, warto opanować przynajmniej jego podstawy. Typowo po uruchomieniu Vima znajdujemy się w jednym z trzech trybów pracy nazywanym trybem Command. Służy on do wydawania różnego rodzaju poleceń, mogą to być polecenia wprowadzane bezpośrednio, stanowiące odpowiednik skrótów klawiszowych, albo polecenia rozpoczynające się od dwukropka, wprowadzane w ramach linii poleceń edytora. Jeżeli chcemy móc wprowadzać jakiś tekst do pliku musimy przejść do innego trybu, nazywanego trybem edycji, poprzez naciśnięcie np. Na klawisza i, w efekcie czego uruchomiony zostaje tryb edycji, w którym możemy wpisywać dowolny tekst w treści pliku. W większości przypadków, będziemy mogli także poruszać się po tekście z użyciem klawiszy strzałek bez opuszczania trybu edycji. W trybie koment po tekście możemy poruszać się strzałkami lub klawiszami HJKL. Aby powrócić z każdego trybu do trybu koment korzystamy z przycisku Escape. Pod trybem trybu edycji jest tryb zastępowania, który działa w ten sposób, że wprowadzamy dane, tak jak w trybie edycji, ale wprowadzamy je na miejsce istniejących danych, czyli zastępujemy to, co znajdowało się pod kursorem wprowadzanymi danymi. Przy pomocy klawisza Insert możemy przełączać się pomiędzy trybem wprowadzania a trybem nadpisywania. Kolejnym trybem pracy edytora Vim jest tryb wizualny, który pozwala nam na wizualne zaznaczanie jakiegoś fragmentu tekstu i wykonanie na nim operacji np. jego usunięcia. Usuwanie, kopiowanie i tego typu operacji wykonywane są w trybie koment lub po zaznaczeniu fragmentu w trybie wizualnym i służą do tego odpowiednie skróty klawiszowe. X kasuje znak pod kursorem lub zaznaczony fragment. Bardziej uniwersalny jest D, który wymaga określenia po nim kierunku kasowania przy pomocy klawiszy strzałek lub klawiszy HJKL. Na przykład DL lub D strzałka w prawo działa jak X, kasując jeden znak pod kursorem, a DH lub D strzałka w lewo kasuje znak przed kursorem. Zarówno X, D jak i inne tego typu polecenia, np. kopiujące, wklejające, etc. mogą być poprzedzone liczbą określającą krotność operacji. Np. 4DL skasuje 4 znaki w prawo rozpoczynając od znaku, na którym znajduje się kursor. Kasowane ciągi znaków zapisywane są do schowka, którego zawartość możemy wklejać za pomocą P lub Shift-P. Małe P wkleja po znaku, na którym znajduje się kursor, natomiast Shift P, czyli duże P wkleja przed tym znakiem. Oczywiście, aby umieścić coś w tym schowku nie musimy tego kasować, możemy w tym celu użyć klawisza Y, działającego analogicznie jak D. Podwójne użycie klawiszy D lub Y skasuje lub skopiuje bieżącą linię, a jeżeli jest poprzedzone liczbą to skasuje lub skopiuje taką liczbę linii poczynając od bieżącej. Należy mieć na uwadze, iż komendy te nie są nigdzie wyświetlane podczas ich wprowadzania. Mamy też możliwość przeskoczenia do wskazanej linii wpisując jej numer i duże G. Samo duże G lub 0 duże G spowoduje przeskok do ostatniej linii. Edytor pozwala także na cofanie wykonywanych modyfikacji przy pomocy U. Wyszukiwanie działa w sposób analogiczny do wyszukiwania w les, czyli po ukośniku możemy wpisać wyszukiwaną frazę, zatwierdzić i wyszukać pierwsze wystąpienie naciskając Enter. Następnie przy pomocy klawisza N możemy wyszukiwać kolejne wystąpienia, a przy pomocy dużego N wyszukiwać wstecz. Vim pozwala również na operację typu wyszukaj i zastąp. Operację taką możemy wykonać na aktualnej linii pisząc dwukropek S jakiś znak, który będzie służył nam za separator argumentów tego polecenia. Na przykład może to być krzyżyk, ukośnik, małpa lub inny tego typu znak. Następnie tekst wyszukiwany, ponownie ten sam separator, tekst którym chcemy go zastąpić i znowu separator. Jak widzimy w przykładzie na ekranie zastąpienie zostało wykonane, ale zastąpieniu uległo tylko pierwsze wystąpienie wyszukiwanego tekstu w danej linii. Kolejne wywołania powodują kolejne takie zastąpienia. Jeżeli chcielibyśmy zastąpić wszystkie wystąpienia w danej linii możemy tutaj podać flagę G. Standardowo polecenie S operuje tylko na bieżącej linii. Możemy przed nim podać zakres linii, na których ma zostać wykonana operacja. Jeżeli zakresem tym będzie procent to operacja obejmie wszystkie linie w pliku. Możemy też zastępowanie robić na fragmencie zaznaczonym w trybie wizualnym, wtedy po wciśnięciu dwukropka Vim nam już podpowiada zakres jakiego najprawdopodobniej chcemy użyć, czyli zakres oznaczający aktualne zaznaczenie w trybie wizualnym. Oczywiście jako przedziały możemy też podawać numery linii, czy też ilość linii od bieżącej w przód, bądź w tył i tak dalej. Szczegóły opisane są w dokumentacji, a ich streszczenie znaleźć można w skrypcie do dzisiejszych zajęć. Wyszukaj i zastąp nie jest jedyną, ani nawet najczęściej używaną komendą rozpoczynającą się od dwukropka, czyli wprowadzaną w wewnętrznej linii poleceń edytora. Najważniejszymi tego typu komendami są dwukropek Q, który powoduje wyjście z edytora oraz dwukropek W, który powoduje zapisanie pliku. Samo 2.q Q nie pozwoli na opuszczenie edytora, jeżeli plik został zmodyfikowany i w takiej sytuacji konieczne jest napisanie dwukropek Q wykrzyknik. Komenda dwukropek w opcjonalnie może przyjąć ścieżkę lub nazwę, pod którą ma zostać zapisany dany plik. Często stosowany jest zapis 2.wq, czyli zapisz i zakończ. Wim pozwala nam też na otwarcie kilku plików naraz. Pomiędzy kolejnymi plikami możemy się przełączać przy pomocy 2.n, n małe, do przodu, czyli następny plik, n duże, do tyłu, czyli poprzedni plik. Możemy także podzielić okno VIMA w poziomie poprzez dwukropek Split lub w pionie poprzez dwukropek VS i przełączać się pomiędzy tymi oknami poprzez Ctrl-W i strzałka w odpowiednim kierunku. W różnych takich podokienkach możemy mieć otwarte różne pliki, dzięki czemu możemy na przykład w łatwy sposób przekopiować dane z jednego pliku do innego. Poszczególne okienka zamykamy przy pomocy dwukropek Q. Zamykając ostatnie okienko opuścimy VIMA. Natomiast przy pomocy dwukropek e-ścieżka do pliku możemy otworzyć wskazany plik z poziomu VIMA.